nie lubię w miejscu stać. Jedno może to zmienić, wspólny czas docenić. Nie zawiodłeś nigdy mnie, nie, nie. Więc jak słońce dzisiaj wstaje, ja z tobą zostaję. Uhuhuhu. Mam cały w rękach ten czas, z tobą dostrzegam w tym czar Mogę zostać. Zawsze Więc zamknij drzwi I wyrzuć ten klucz Niepotrzebny nam Będzie on już bezradny tak Pośród burz, pośród burz My razem tu, razem tu, razem tu Wyluzuj się Zaszalej raz, dwa słów milionstwych ust To jak cenny skład. Bezdragni tak pośród burz, pośród burz My razem tu, razem tu, razem tu Nie musimy nigdzie być, nie, nie, nie Chcę poznawać Cię lepiej i wymieniać słów więcej Na ulicach pustki Jeśli by się świat skończył, ten czas bym przytoczył uh, uh, uh, uh. w tym czar. Mogę zostać tu na zawsze. Więc zamknij drzwi i wyrzuć ten klucz niepotrzebny nam. Będzie on już bezradni tak pośród burz, pośród burz. My razem tu, razem tu, razem tu. Wyluzuj się, zaszalej raz dwa słów milion z twych ust. To jak cenny skarb, bezradni tak pośród burz, pośród burz My razem tu, razem tu, razem tu oh, oh, oh. Zwolnij na chwilę i patrz, jaki przepiękny ten świat Nic więcej nie trzeba mi, ty ja Zaszalej raz, dwa słów Milion z twych ust To jak cenny skarb zradzi tak pośród burz Pośród burz My razem tu, razem tu, razem